Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe krokiety bez użycia jajek i nabiału z dwoma rodzajami farszu z kapustą oraz z mięsem. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali naleśników wegańskich, który przepis pokazywałem w jednym z wcześniejszych odcinków. Link do tego przepisu powinien Wam się pojawić w górnym prawym rogu, a także będzie znajdował się w opisie pod filmem. Będziemy również potrzebowali... 1,5 kg kapusty, pół kilo pieczarek, dwie łyżki soku z cytryny, szklankę w rządku, dwie ugotowane ćwiartki kurczaka, jedną dużą cebulę, 7 łyżek rosołu. Do opanierowania krokietów użyjemy płatków jaglanych, mąkę ryżową oraz wodę. Kapusty szatkujemy. Przekładamy do garnka, zalewamy jedną szklanką wrzącej wody, dodajemy jedną płaską łyżeczkę soli, sok z cytryny, całość mieszamy i dusimy pod przykryciem od 40 do 50 minut, aż kapusta będzie miękka. Pieczarki obieramy, kroimy i dusimy pod przykryciem przez około 50 minut. Następnie pieczarki wsypujemy do kapusty i całość mieszamy. Przyprawiamy solą i ponownie mieszamy. Czwartki kurczaka obieramy i mielim przy użyciu robota. Cebulę obieramy, kroimy i smażymy na rozgrzanym oleju rzepakowym do czasu jej zeszklenia. Do zmielonego mięsa dodajemy cebulę i całość mieszamy. Następnie przyprawiamy pieprzem cytrynowym oraz solą. I ponownie mieszamy. Następnie dodajemy 7 łyżek rosołu i całość mieszamy. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak stawinać nasze krokiety wcześniej przygotowanym farszem. Krokiety obtaczamy w mące ryżowej. Do mąki ryżowej dolewamy wodę w proporcji 1 łyżka mąki, 3 łyżki wody. Następnie krokiety zanurzamy w wcześniej przygotowanej wodzie z mąką i obtaczamy w płatkach jaglanych.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 Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kłócenia pokażę Wam przepis na bezkutynową obiadową surówkę z kapusty. Zapraszam serdecznie.